Zróbmy kilka przykładów podsumowujących temat ostatnich dwóch prezentacji. Załóżmy, że mamy nierówność 4x dodać 3 jest mniejsze niż minus 1. Ustalmy, dla jakich wartości x jest spełniona. Najpierw należy pozbyć się tej trójki, dlatego odejmiemy 3 od obu stron. Po lewej stronie zostanie 4x, bo 3 i minus 3 skasują się nawzajem. O zmianie znaku na razie nie myślimy, bo odejmujemy, a odejmowanie nie wpływa na znak, o ile odejmujemy tę samą liczbę od obu stron. Po prawej mamy -1 odjąć 3, czyli -4. -1 odjąć 3 równa się -4. A teraz należy podzielić obie strony nierówności przez 4. Dzielimy obie strony przez 4. To również nie zmienia znaku nierówności, bo dzielimy przez liczbę dodatnią. Po lewej zostaje x… jest mniejsze niż -4, –4, czyli –1. Zapiszmy to w formie przedziału. Wartości x od minus nieskończoności do –1. Bez –1, dlatego stawiamy nawias okrągły. Spróbujmy zrobić nieco trudniejszy przykład. 5x większe niż 8x dodać 27. Przenieśmy x -y na lewą stronę. W tym celu odejmiemy 8x od obu stron. Odejmuję 8x od obu stron. I po lewej mam 5x odjąć 8x, czyli minus 3x. Znak się nie zmienia, bo dodajemy tę samą liczbę do obu stron. A tu 8x się kasuje i zostaje 27. Mamy więc –3x większe niż 27. Teraz usuńmy współczynnik przy x dzieląc obie strony przez –3. Pamiętajmy jednak, mnożąc lub dzieląc nierówność przez liczbę ujemną należy odwrócić jej znak. Skoro więc dzielimy przez –3 dzielimy obie strony przez –3… to musimy odwrócić znak. Zamiast większe niż, wpisujemy mniejsze niż. Mam sposób na zapamiętanie, który znak jest który. W znaku większe niż, lewa strona jest większa. Z lewej strony znak ma większą wysokość niż z prawej. Mam nadzieję, że rozumiecie. To jest mniejsze niż, bo z lewej ma mniejszą wysokość. To mój sposób, ale wróćmy do zadania. Mamy –3x dzielone przez –3. Skoro podzieliliśmy obie strony przez –3 to musimy zmienić znak z większe niż na mniejsze niż. Z lewej współczynniki się skracają i mamy x mniejsze niż 27 przez minus –3, czyli –9. W formie przedziału to wartości od minus nieskończoności do minus 9 bez wartości minus 9. Na osi liczbowej wygląda to tak. Tu mamy minus 9, minus 8, minus 10. Otaczam minus 9 kółkiem, bo nie mamy tu dopuszczonej równości. I zaznaczam wszystko poniżej, aż do minus nieskończoności. Zróbmy teraz jakąś, naprawdę straszną nierówność. Przypuśćmy, że mamy… 8x odjąć 5 razy 4x dodać 1 jest większe lub równe –1 dodać 2 razy 4x odjąć 3. Wygląda na trudną, ale jeśli uprościmy ją krok po kroku okaże się, że wcale nie jest trudniejsza niż poprzednie. Uprośćmy ją. Mamy 8x odjąć… rozbijmy ten nawias. Mnożę 5 przez zawartość nawiasu. 5 razy 4x równa się 20x. Właściwie minus 5, bo liczy się to wszystko. A minus 5 razy 1 to minus 5. I to wszystko jest większe lub równe minus 1 dodać 2 razy 4x czyli 8x dodać 2 razy minus 3, czyli minus 6. Możemy już połączyć te składniki. 8x odjąć 20x równa się minus 12x odjąć 5 jest większe lub równe możemy dodać liczby bez x -ów. minus 1 dodać minus 6 równa się minus 7. I na końcu… dodać 8x. Teraz przenieśmy wszystkie x -y na lewą stronę. W tym celu odejmiemy 8x od obu stron. Odejmuję 8x od obu stron nierówności. Od obu stron odejmuję… 8x. Po lewej mamy –12x dodać minus –8x, czyli –20x odjąć 5. Znak na razie pozostaje bez zmian, ponieważ upraszczamy nierówność dodając i odejmując. Po prawej stronie te składniki się kasują. 8x–8x odjąć -8x równa się 0, więc zostaje tylko –7. Teraz przełóżmy to –5 na drugą stronę, dodając 5 do obu stron. Dodajemy 5 do obu stron nierówności. Po lewej stronie zostaje tylko –20 x, bo –5 i 5 kasują się nawzajem. Wciąż nie ma powodu, by zmieniać znak. A po prawej, –7 dodać 5 równa się –2. Teraz będzie ciekawy moment. Mamy –20x jest większe lub równe –2. Gdyby to było równanie, po prostu podzielilibyśmy obie strony przez –20. Pamiętajmy jednak, mnożąc lub dzieląc nierówność przez liczbę ujemną, należy odwrócić jej znak. To bardzo ważne. Jeśli podzielimy tę stronę przez minus 20 i tę stronę przez minus 20, to z powodu dzielenia przez liczbę ujemną musimy zmienić znak na przeciwny. Znak większe lub równe zmieni się w mniejsze lub równe. To się skraca i mamy x jest mniejsze lub równe minusy się kasują, a 2 dwudzieste to, po uproszczeniu, 1 dziesiąta. Jeśli zapiszemy jako przedział, górną granicą będzie 1 dziesiąta, z nawiasem kwadratowym, bo mamy tu dopuszczalną równość. 1 dziesiąta też należy do rozwiązań. Rozwiązania to wszystko od minus nieskończoności do 1 dziesiątej włącznie. To inna forma zapisu tego. Jeszcze dla zasady narysujmy oś liczbową. Oś gotowa, niech to będzie 0 1, 1 dziesiąta będzie gdzieś tutaj. Wszystko co mniejsze lub równe 1 dziesiątej. Skoro równe, to w miejscu 1 dziesiątej rysujemy grubą kropkę. To i wszystkie mniejsze liczby stanowią zbiór rozwiązań. Możecie wybrać wartość z tego przedziału i sprawdzić, czy spełnia tę nierówność.